może to zapomniemy go? Dobra, zaczynamy już sesję. Krzysiek może się włączy, tak, w trakcie, bo nie mamy Krzysztofa Ubińskiego na sesji na dzień, na ten moment. W związku z tym, że już wszystkich mam na wizji, to otwieram 30. sesję Rady Miejskiej w Kowarach dnia 5 listopada 2020 roku o godzinie 15.06. Proszę o y, potwierdzenie kworum. 13 radnych jest obecnych, dwóch nieobecnych. Przepraszam, że tak z imienia nie przywitam wszystkich. Witam radnych, witam panią burmistrz, witam, witam e, pana wiceburmistrza, witam wszystkich mieszkańców, którzy nas obserwują i witam e, również panią skarbnik, która jest ze mną na sali. E, przechodzę teraz do e, przechodzę już momencik. Przechodzę teraz do przeczytania porządku obrad. Pierwszy punkt otwarcie sesji, drugi punkt przyjęcie porządku obrad, trzeci punkt sprawozdanie burmistrza miasta Kowary, czwarty punkt informacje z posiedzeń komisji rady miejskiej w Kowarach, piąty punkt informacje przedstawiciela gminy Kowary w związku gmin Karkonoskich, szósty punkt pytania i interpelacje, siódmy punkt rozpatrzenie projektu uchwały, Punkt a, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary. Punkt b, w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2020 rok. Punkt 8, sprawy różne. Punkt 9, zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Czy ktoś ma jakieś propozycje odnośnie ewentualnej zmiany porządku obrad? Nie widzę, wobec powyższego proszę o głosowanie nad porządkiem obrad Nic się nie będzie działo z tego powodu, że z jakiego... Batka, ja nie mogę zagłosować mm. Dagmara nie może zagłosować. Już zagłos. Dagmara już zagłosowałaś, jest oddany głos. E, Kamila. Też. Wszystkie. Teraz sprawdzamy kworum, Jeszcze raz. Mhm. Dobrze. Sprawdzamy kworum i teraz głosujemy. Mhm. Dobrze. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przy 13 głosach obecnych radnych na sesji i dwóch nieobecnych. Dobrze. Przechodzimy do kolejnego. Momencik, bo wyłączyłam mikrofon. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to sprawozdanie burmistrza miasta Kowary. Bardzo proszę o zabranie głos, pani burmistrz. Dzień dobry państwu, witam państwa serdecznie. Mam nadzieję, że wszyscy państwo zdrowi, no bo jeżeli się pokazaliście, to myślę, że zdrowie dopisuje. Jedyną osobą nieobecną jest przewodniczący rady i wiemy, że niestety pan Maciej jest chory. Szanowni Państwo, sprawozdanie od ostatniego okresu czasu do dnia dzisiejszego otrzymaliście pisemnie i ono jest na e sesji ja chciałabym tylko dodać do tego sprawozdania jeszcze kilka rzeczy. Pierwsza sprawa, praktycznie na ukończeniu są wszystkie inwestycje, które były w tym roku do zrealizowania. Mówię o tych inwestycjach dużych typu Matejki, Słoneczna, wiejska, także one już są zrobione. Również e, chyba z przyjemnością mogę poinformować, że e, naprawy te elektryczne, które były e, również są wykończone, czyli punkty świetne. Macie tam w rozliczeniu dokładnie, ile każdy punkt świetny kosztował, ile jest zrobiony. W trakcie kończenia jest wiejska boisko i przejście między Kerfurem a osiedlem Wichrowa Równia, ale ono myślę, że w ciągu będzie zakończone, także praktycznie inwestycje, które były zaplanowane, są zrealizowane. Również zakończyliśmy realizację poziomego znakowania i poziomych tych napraw, czyli wszystkich dziur i to już jest również też zakończone. W tej chwili najważniejsza rzecz, o której rozmawialiśmy z Komisją, to jest związana z planami zagospodarowania. Chcemy na początku wyłożyć czy plany do konsultacji z mieszkańcami. Po wyłożeniu tych planów gdzieś w połowie grudnia, jeżeli oczywiście sytuacja na to pozwoli, chcielibyśmy przeprowadzić dyskusję ogólną dla wszystkich mieszkańców, kto będzie zainteresowany i chcielibyśmy ten temat wprowadzić. Informuję również Państwa, że na ukończeniu jest budżet 2021 plan. Myślę, że w ciągu kilku dni przedstawimy Komisji Budżetowej to prowizorium, które przygotowaliśmy. No niestety ilość środków zgromadzonych i które przewidywane są realnie do wykonania będzie dużo mniejsza niż Roku, jeżeli będzie wprowadzony lockdown to myślę, że tych środków będzie jeszcze zdecydowanie mniej dlatego, że przedsiębiorstwa po prostu zaczynają to dość mocno odczuwać tyle z mojej strony, pani przewodnicząca dziękuję jeżeli będą pytania ja służę odpowiedziom, jeżeli będę wiedziała, jeżeli nie to pisemnie odpowiem dziękuję bardzo pani burmistrz, czy są jakieś pytania do pani burmistrz? nie ma żadnych, nikt się nie zgłasza, więc, więc, więc przechodzę do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt piąty. informacja, przepraszam, czwarty, informacja z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. Tu pozwolę sobie przeczytać sprawozdanie. Sprawozdanie z posiedzeń Komisji między sesjami od 1 października 2020 roku do 5 listopada 2020 roku komisja rewizyjna odbyła spotkanie 15 października 2020 roku i na tej komisji były analizowane, była przeprowadzona analiza z przebiegu wykonania budżetu miasta Kowary, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku, omówienie pisma MSR w sprawie informacji o kosztach wyjazdów i danych o OSP, powołanie zespołu i wyznaczenie terminu kontroli w Miejskiej Służbie Ratowniczej w Kowarach. Komisja Budżetowo-Gospodarcza odbyła spotkanie 4 listopada 2020 roku i na posiedzeniu komisji zostały omówione projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2020 rok, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum edycja 2020, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 103 przez 34 położonej w jednostce urbanistycznej Kowary Krzeczyna, w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Krzaczyna A, omówienie pism, które wpłynęły do komisji budżetowo-gospodarczych y, oraz komisja oświaty, sportu i turystyki odbyła posiedzenie 4 listopada 2020 roku, gdzie zostały omówione pisma, które wpłynęły do komisji oświaty, sportu i turystyki. Czy są jakieś pytania dla, do przewodniczących komisji? Nie widzę, nie ma żadnych. Wobec powyższego przechodzę do kolejnego punktu obrad. Informacja przedstawiciela gminy Kowary w związku gmin Karkonoskich. Proszę pana Tadeusza Cwenara o zabranie głosu. Szanowni państwo, w dniu 27 października odbyła się sesja Zgromadzenia związku gmin Karkonoskich i na sesji Zgromadzenie, zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie bieżących zmian w budżecie Związku na 2020 rok. Dziękuję bardzo. E, dziękuję bardzo. Czy są do pana Tadeusza jakieś pytania? Nie ma żadnych. Wobec powyższego przechodzimy do kolejnego punktu obrad. Pytania, interpelacje nie widzę nie ma żadnych wobec powyższego przechodzimy do punktu rozpatrzenie projektu uchwały punkt pierwszy a w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary i tutaj prosiłabym o zabranie głosu panią skarbnik Dzień dobry Państwu. Zmiana uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary dotyczy przede wszystkim ujęcia nowego przedsięwzięcia w wykazie przedsięwzięć, jest to termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, czyli Urzędu Miejskiego. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiej Służby Ratowniczej. Jest to pierwszy etap, czyli przygotowanie do aplikowania o wnioski zewnętrzne i wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie. Pani Skarbnik mówi, ale nic nie jest słyszalne. Nie słychać? Tak, już wiemy. My nic nie słyszymy. Mhm. Już, już reaguje Pan Informatyk. Co się nie to może choć tu, Agatka. Jest? Dzień dobry, a teraz słychać? Czy teraz Mariusz? słychać? Chyba dalej nie słychać. Nie słychać? Nie. To, no właśnie mówię. Dzień dobry państwu, przepraszam, ale mieliśmy problemy techniczne, mikrofon nie chce, nie chce działać. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Kowary dotyczy przede wszystkim... Nie Jakoś sobie poradzimy. Dzień dobry, witam państwa. Problemy techniczne mieliśmy z mikrofonem, który po prostu nie obsługuje dzisiejszej sesji. Zmiana uchwały dotyczy ujęcia w wykazie przedsięwzięć nowego zadania, jest to termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, czyli Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Miejskiej Służby Ratowniczej. Jest to pierwszy etap, czyli wykonanie dokumentacji projektowej, która pozwoli nam w przyszłości ubiegać się o środki zewnętrzne i wykonanie tych inwestycji ze środków przede wszystkim unijnych. I, I to generalnie jest powód do, do zmiany tej uchwały. Dziękuję. Dziękujemy Pani Skarbnik. Czy są jakieś pytania do Pani Skarbnik odnośnie uchwały? Wobec powyższego przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 5 listopada. Przepraszam, przepraszam Pani Przewodnicząca, należy tak? powiedzieć jeszcze o opinii Komisji. Aha, yy, przepraszam, yy, uchwała została zaopiniowana pozytywnie. Yy, mnie Pani wybiła po prostu. Yy, yy, yy, wobec tego przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Uchwała Rady Miejskiej w no. Ja wiem, tylko chciałam... Chciałam powiedzieć uchwałę, treść i dopiero do głosowania. E... E... uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary e... treść uchwały e... na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje treść uchwały zawarta jest w paragrafie pierwszym do e... paragrafu trzeciego. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Prosz, przechodzimy do głosowania. Proszę o potwierdzenie kworum. Jeszcze ja, bo ja taka tu patrzę na Dobra, przechodzimy do głosowania. Ewa pędzi wiatr jeszcze nie oddała głosu. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, 13 głosami za przy dwóch radnych nieobecnych, coś mi się włączyło, dobra. Przechodzimy do kolejnego punktu obrad, to jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2020 rok. Przytoczę treść uchwały. Czy pani skarbnik zreferuje nam krótko tą uchwałę również? Proszę. Zmiana uchwały w sprawie budżetu miasta Kowary na 2020 rok obejmuje przede wszystkim trzy takie podstawowe zadania. Pierwsze z nich to jest konieczność wymiany pieca starego i wyeksploatowanego w Urzędzie Miejskim w biorąc pod uwagę zbliżający się sezon grzewczy. Druga sprawa to jest ujęcie w części przypadającej na 2020 rok wydatków związanych z wykonaniem dokumentacji na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Zabezpieczamy również środki na niezbędne wycinki i pielęg zabiegi pielęgnacyjne drzew, które wynikają z decyzji Starostwa Powiatowego, a niezbędne, które są niezbędne do wykonania jeszcze w tym roku. Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetów przez jednostki organizacyjne gminy. Dziękuję. Dziękujemy Pani Skarbnik. Czy są jakieś pytania? Wobec powyższego przytoczę treść uchwały. E, uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 5 listopada projektu uchwały. Z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2020 rok na podstawie obowiązujących przepisów. Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. E, uchwa treść uchwały zawarta jest w paragrafie pierwszym do piątego wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez obradujące komisję i proszę o potwierdzenie kworum. Przechodzimy do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 13 głosami za, przy, dwóch, przy nieobecności dwóch radnych. Przechodzimy do następnego punktu. Sprawy różne. Proszę panią burmistrz o zabranie głosu. w związku z zaistniałym stanem, stanem epidemii, epidemicznym nie tylko na terenie miasta Kowary, ale w ogóle w całej Polsce. Dnia 11 listopada, mimo Święta Narodowego, nie będą odbywały się żadne uroczystości przy obelisku miejskim, przy pomniku. W związku z tym, jeżeli ktoś z Państwa chce złożyć kwiaty, robi to indywidualnie, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Również dotyczy to mieszkańców. Jeżeli mieszkańcy chcą złożyć kwiaty, mogą to zrobić, tylko bardzo proszę, żeby przestrzegać wszelkich warunków bezpieczeństwa. Również informuję, że jest ogólnopolska akcja śpiewania hymnu o godzinie 12, więc można to spokojnie zrobić też na balkonie, można to zrobić w domu czy w oknie, niekoniecznie pod pomnikiem. W związku z tym zachęcam Państwa do udziału w takiej akcji, natomiast na pewno nie na takim dużym zgrupowaniu. Informuję, że tego dnia będzie również puszczony koncert naszej Orkiestry Rozrywkowej, taki patriotyczny koncert także będzie on online szedł mam nadzieję, że się będzie Państwu podobał wszystkie informacje puścimy i na e sesji i dla mieszkańców na, i na Facebooku i na stronie internetowej dziękuję Dziękuję bardzo Pani Burmistrz czy jeszcze ktoś ma w sprawach różnych coś to powiem? proszę Panią Kamilę Pietraszek może ja powiem dwa słowa już poza sesją bo to nie dotyczy tego nie może nie chciałabym żeby się nagrywało tyle. Dziękuję. Okej, okay, dziękuję. Czy jeszcze ktoś z radnych chce coś powiedzieć w sprawach różnych? Wobec powyższego zamykam 30 sesję Rady Miejskiej w Kowarach. Życzę wszystkim miłego dnia. Do widzenia.